Rozwój internetu sprawił, że my jako jego użytkownicy uzyskaliśmy dostęp do niemal nieograniczonych zasobów kultury i rozrywki online. Mamy w sieci muzykę, filmy, seriale, książki czy gry wideo. Do dużej części tych produktów kultury mamy dostęp za darmo, a przecież ich wytwarzanie kosztuje. Czy da się zarobić na kulturze w sieci? Zapraszam do oglądania. Cyfryzacja postawiła pod znakiem zapytania dawne sposoby zarabiania na treściach kultury, szczególnie na tych, które można przekształcić w format cyfrowy. Najbardziej ucierpiał przemysł nagraniowy, chociaż na przykład sprzedaż książek również odczuła skutki udostępniania konkurencyjnych treści za darmo i online. Jeszcze zanim pojawił się streaming, firmy, które wytwarzały czy dystrybuowały cyfrowe dobra kultury zaczęły stosować nowe modele biznesowe. Cel? Zachęcić użytkowników do płacenia za kulturę w sieci. Podstawowa trudność polegała jednak na tym, aby zaproponować konsumentom coś atrakcyjnego, co mogłoby konkurować z darmowymi treściami i oferować jakąś wartość dodaną. Jednym z rozwiązań jest model zapłać ile chcesz, zgodnie z którym konsument sam decyduje o tym, ile chce i może zapłacić za dany produkt, np. album muzyczny czy książkę. Dodatkowo często wokół platform działających zgodnie z tym modelem tworzy się swoista społeczność, która właśnie jest wartością dodaną. Jednym ze sztandarowych przykładów takiego działania w muzyce był pomysł zespołu Radiohead, który udostępnił swoją płytę In Rainbows w sieci. Kupujący mogli pobrać ją za darmo, bądź też zapłacić dowolną sumę pieniędzy, wynagradzając bezpośrednio ulubionych muzyków. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i przyniósł zespołowi przyzwoite zyski. Można w taki sposób sprzedawać również książki, o czym opowiem na przykładzie pewnej inicjatywy działającej na polskim rynku. Jak to działa? Otóż firma wydaje serię książek elektronicznych, na przykład kryminałów. Użytkownik, który zapisał się do takiego projektu dostaje powiadomienie mailem, że rusza właśnie sprzedaż pakietu i że będzie trwała przez dwa tygodnie. Jeśli zapłaci kwotę x lub więcej otrzyma 4 książki, jeśli powyżej aktualnej średniej jako bonus otrzyma dwie kolejne, a jeśli przebije podwójną wartość aktualnej średniej dostanie cały pakiet. W dodatku w miarę jak upływa czas do zamknięcia oferty i jak rośnie liczba kupujących cena pakietów również rośnie. Warto więc kupować na początku. Na subskrybentów projektu czeka dodatkowy łakomy kąsek, prawdziwa perełka w swoim rodzaju. Poza tym kupujący decyduje jaką część jego wpłaty otrzyma autor, a jaką wydawca. Jakie są zalety takiego podejścia? Otóż współczesny konsument w zasadzie wszystko już widział i do wszystkiego ma dostęp niewiele go zdziwi, niewiele pociąga, nie wystarczy więc zwabić go interesującym produktem, potrzeba jeszcze pomysłu na zaangażowanie. W przypadku, który opisałam działa kilka takich mechanizmów. Po pierwsze budowana jest wspólnota wokół takiego projektu, co daje konsumentom poczucie wyjątkowości. Po drugie Tworzy się sztuczny niedobór oferowanych dóbr. Sprzedaż pakietów trwa tylko przez określony czas. Cena rośnie, a do tego oferta podzielona jest na części i każda wymaga dodatkowej opłaty. Trzeba więc się spieszyć, zanim sprzedaż się skończy. Trzeba kupić przed innymi, żeby było taniej, a w ogóle i tak nie każdy może taki zestaw kupić, gdyż liczba pakietów bywa ograniczona. Po trzecie więc... Pojawia się element swoistej gry rywalizacji, co współczesny konsument szczególnie sobie ceni. I po czwarte wreszcie kupujący ma pewien wpływ na cenę. Może postarać się kupić na początku ofertę i zapłacić mniej. Może również wykazać się lojalnością i wesprzeć ulubionego autora płacąc więcej niż proponowana cena. Opisany przeze mnie przykład to oczywiście jeden z wielu pomysłów na zarabianie w sieci, które pokazują, że użytkownicy z chęcią za treści kultury zapłacą, trzeba tylko umieć je sprzedać. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak działa kultura w sieci, zapraszam do pozostałych filmów na kanale. Linki znajdują się w opisie pod filmem.